Polskie Radio Orzysz. Dzień dobry, witamy serdecznie w Polskim Radio Orzysz. Dziś przyjechali do nas, przyjechała do nas wyjątkowa grupa, wyjątkowi wiosenni goście. Czy możesz nam powiedzieć, jak się nazywasz i skąd do nas przyjechałeś? Ja nazywam się Oskar i przyjechałem ze szkoły w Okartowie. Super, bardzo się cieszymy, że do nas przyjechaliście, bo przyjechaliście do nas razem z całą swoją klasą. Która to jest klasa? Druga. Z klasą drugą. I przyjechali z wami jeszcze troszeczkę wasi młodsi koledzy, tak? Tak. Chyba z klasy 0. z sześciolatki. Tak. Mamy nadzieję, że dzisiaj się uda nam porozmawiać i z członkami twojej klasy, i z tymi młodszymi dziećmi. A powiedz, w jakim celu dzisiaj do nas przyjechaliście? Yy, scenu właśnie nie wiem akurat takiego, ale wiem, że mieliśmy mieć właśnie wycieczkę i yy, pani zrobiła taką niespodziankę, że nie wiemy, nie wiedzieliśmy gdzie jechać. Pani powiedziała, że po prostu jedziemy do Orzysza i gdzieś yy, wystąpimy właśnie w radiu. Mhm. czyli przyjechaliście na Polanę Kultury z taką wiosenną wizytą. Porozmawialiśmy dzisiaj sobie troszeczkę o wiośnie, prawda? Tak. Mhm. i co jeszcze zobaczyliście? u nas na Polanie Kultury. Gdzie, gdzie byliście? Co fajnego zobaczyłaś? Ja zobaczyłem, że był bardzo duży ekran w Polanie Kultury i że były wygodne na pewno krzesła, chociaż z drewna to były wygodne. O, super. A potem poszliśmy do jeszcze jednej sali. Co tam było? E, byliśmy w sali e, muzycznej i tam właśnie ja już tam byłem z moją, jeszcze w Orzeszu w pierwszej klasie. To właśnie tam byłem i właśnie wszystko wiedziałem. Graliśmy na perkusji i przeszliśmy niedawno nie tutaj. Mhm. A jeszcze tak ładnie mi opowiedziałeś w sali filmowej, naszej w pracowni filmowej, coś takiego dużego tam zobaczyłeś i od razu wiedziałeś, co to jest. Tak, to był rzutnik. Rzutnik, taki zielony, prawda? Jak tak. on się nazywał? Nie wiem. Green? Green screen, a. Green screen, super. I co na tym green screenie się robi? No, na green screenie się na przykład y, y, można sobie ubrać krótki, y, krótką bluzę albo koszulkę i y, można na green screenie sobie po prostu napić tło takie, na przykład, że jesteś na przykład na Artangtydzie albo na pustyni. Mhm. I wtedy wygląda jakby miał krótką... Krótką koszulkę, krótkie spodenki, a z tyłu może śnieg tak. padać i być wielkie, mogą być wielkie lodowe góry na przykład, tak? A on tak na, na kół na przykład. Super, bardzo fajny studio jest filmowy, prawda? Tak. No. Może kiedyś przyjedziecie do nas, to nagramy jakiś film? Nie wiem, może się uda. Chciałbyś jeszcze do nas przyjechać? Tak. Super, to mam nadzieję, że się niedługo zobaczymy. OK, dzięki. Cześć Julia. Cześć. Bardzo miło, że jesteś tutaj ze mną teraz. E, opowiesz mi troszeczkę o pierwszych oznakach wiosny. Hmm. Czy widziałaś już wiosnę za oknem? Tak. I co widziałaś? Y, ptaszki, wszystko, słoneczko. Mhm, a jakieś kwiatki? Tak. A Przebiśniegi śniegi? Co się Przebi śniegi widziałaś. Czyli jeżeli są przebiśniegi, to chyba już nadeszła wiosna, prawda? Tak. Mhm. No to dziękuję, teraz zaprosimy drugą osobę. Okej. Ok. Witaj, Michasiu. Chciałam Ci zadać pytanie o pierwsze ptaki, które przylatują do nas z ciepłych krajów. Bociany. Mhm. Jakie jeszcze ptaki? A takie, które robią kółka? Kukułka. Kukułka, kuka. I zaprasza nas do lasu. Eee, a jeszcze z, razem z bocianami też takie duże ptaki szare przylatują. Rozmawialiśmy dzisiaj na zajęciach o klangorze. Żu. Żu. Raw. Żurawie, czyli bociany, żurawie. A powiesz mi, jakie pierwsze, yy, Michał, powiedz mi, jakie pierwsze kwiatki możemy spotkać wiosną. Krokusy. Mhm. Bazie. Bazie, bazie wierzbowe. Mhm. Przebiśniegi. I przebiśniegi. Super. Dziękuję ci bardzo. Kornelko, jak ci się podoba na Polanie Kultury? Jest bardzo fajnie. Cieszę się, że nas odwiedziłaś. Tak. Rozmawialiśmy dzisiaj o wiośnie, bo z okazji wiosny z pierwszego dnia wiosny przyjechaliście do nas. Pamiętasz, którego dnia rozpoczyna się pierwszy dzień wiosny? 21. 21, a jaki miesiąc? Marca. 21 marca. Dzisiaj mamy 23 marca, więc już jesteśmy dwa dni po pierwszym dniu wiosny. Tak. A czy możesz mi powiedzieć, czym charakteryzują się, oprócz ptaków, kwiatów, czym charakteryzuje się wiosenna pogoda? Zmienia się, jest coraz cieplej, słońce wychodzi. Uh -huh. A dni są dłuższe czy krótsze? Są dłuższe, a noce krótsze. Noce krótsze, czyli jak wstajemy z rana, to mamy już słoneczko za oknem, prawda? Tak. Super, dziękuję Ci bardzo. Witaj Basiu. Ile masz lat? Pięć. Pięć lat. A ciekawe, czy pięciolatka wie, e, jakie zbliżają się święta. Mm. Nadeszła wiosna i już niedługo, za dwa tygodnie, będziemy mieć takie bardzo ważne święta. Wiesz, jak się nazywają? Wielkanocne. Święta Wielkanocne. E, a z czym Ci się kojarzą święta Wielkanocne? Hmm. Może z jakimiś zwierzątkami? Z króliczkami. Z króliczkami. Masz pięknego króliczka na bluzie, więc masz już bluzę wielkanocną. Jeszcze jakie takie, a małe, żółte takie zwierzątka? Tak. Jak się nazywają? Kurczątka. Kurczątka. Super, dziękuję Ci bardzo. Polskie Radio Orzesz.